Dzisiaj pod lupę bierzemy damskie atrybuty – piersi. Czy są ozdobą? Raczej nie, bo wtedy by panie nosiły go cały czas na wierzchu. No to może są ciężarem? Też nie, bo wtedy kobiety nosiłyby go na plecach. Zapraszam na trzy kawały o damskich piersiach. Rano świeci fajnie Klara. Baba z tobą z łóżka, przeciąga się, patrzy przez okno i go do dochopa. Ażby się chciało oddychać pełną piersią. A ten hop tak na nie patrzy i go do... No, trudno, oddychaj tym, co możesz. <ścoughs> <śmiany> do domu hop. Asihop. mu baba, a on go do... Ty wiesz co? Kupił płyta DVD z najnowszym filmem. A ona ty, ale po co ci płyta DVD, jak ty nie możesz odtwarzacza? I był taki zmieszany. Godo, a czy ja się ciebie pytam, po co nosić stanik? Aha! <grystanie> sprawie dwóch dziadków Aha! Aha! Aha! Jeden go do do drugiego. Aha! Aha! co? Aha! tym, że moja baba Aha! Mo prostopadły biust do podłoża. mmm ja, kiedy? Jak Aha! ziemia. A, a, a, a, a, a, <grystanie> <grystanie> Ostatnio śnialiśmy się z Aha! Dzisiaj. Oni odgryźli się kobietom. Homeostaza została zachowana. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia za tydzień. Hej!